Dobra, witam się z wami po szybkim cięciu. Ogrywamy od razu. Tym razem drugie demo. Tym razem w zamku również na standardowym poziomie trudności. Zaczynamy. Ja się też nie mogę doczekać, jak zaczniemy zaraz zwiedzać zamek. Też bardzo fajnie wygląda. Bogaty w detale zresztą z tego co widziałem. się prawdopodobnie po spotkaniu tutaj sami może być po z spotkaniu, było to na gameplayach czy na zestunach Ja myślałem, że ten, że demo, gdzie się skończyło to pierwsze to będzie dalej kontynuować, tu widzę, że są takie dwa oddzielne demo żeby można ograć, albo to, albo to najpierw, kto jak woli A mam w ogóle broń? No to myślę, że mam Dobra Łe, ochyda Myślę, że to mogę przeczytać, ale Chyba nie będę zbytny tutaj jakoś No właśnie Tutaj też potrzebuję czegoś Tutaj zamkniętej jedna droga prowadzi tutaj Więc ruszamy. Na razie taka kurde niezręczna cisza. Tutaj demo też bardzo ładnie wygląda. Graficznie. Okay. To Myślę, że podniosę, ale nie. Jakiś pierścień z okiem. coś się otwiera, ale chciałbym ekipulę i przedmioty. Może to obracać i właśnie tego oka potrzebowałem. To się cofnąć. Tak, bo tutaj był złom. No oczywiście ja wszystko pamiętam, bo właśnie oglądałem w wersji demo, jak inni ogrywali na konsolach. Bo przypominam właśnie, na konsolach pierwotnie się okazało demo. Właśnie najpierw był... Jasna cholera. Chciałem użyć noża. Dobra, mamy też pod pole, że mamy mapkę. Fajnie jest to, że w tej części właśnie ta mapka wygląda trochę jak w remiejku... Jak Jak w dwójki? Że, jak wyczyszczamy całą lokację, to nam się zaznaczyło się na niebieska. Widzicie tam na czerwono? Jest to znaczy, że nie, nie zrobiliśmy tam wszystkiego. I tu mamy coś wrzucić, ale nie mamy odpowiednich przedmiotów. No właśnie. Nie, no tutaj naprawdę, zamek wygląda imponująco. Oh, ho, ho. Duke? Why are you here? Where there's coin to be made. <clears throat> And have you found your daughter? No. If she is truly here, the Lady of the Castle would have kept Little Rose in her private chambers, would she not? be The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? No mamy zatem sprzedawcę trochę na wzór tego z czwórki. Tylko tutaj inaczej wygląda. Trochę też inaczej wygląda jego sklep. Hmm. Mamy 5000 tysięcy jakiś lej. Jakaś waluta rumuńska, bo cała gra oczywiście rozgrywa się w Rumunii. No, to nie wiem. Do shotguna może weźmiemy. No dobra może niech będzie. Cztery pociski. Może też trochę do pistola. Może jeszcze A bo najlepiej wszystko. To jest tak tylko demo. No ja bym. Zerknę mi jeszcze to, ale właśnie nie mam już do ulepszenia czegoś. Tu można sprzedać przedmioty. Price. No tu mamy te przedmioty właśnie do sprzedania. Bits no, Trochę nam się... Trochę nam się oczywiście... Siła ognia. A może hey, we... weźmy ogóle coś tam było nie tylko do pistoletu A może weźmy do tego shotgana O, nie mogę jeden patć Dobra Do widzenia Tutaj zagadka. Dobra, trochę czasu straciłem na tym Tu jest jakaś notatka Niestety gra jest całkowicie po angielsku Nie ma spolszczenia Oficjalnie już potwierdzono, że spolszczenia nie będzie Przynajmniej oficjalnego Niestety Może jakieś Fanowskie spolszczenie z czasem powstanie Teraz Czas pokażę I tak mam zamiar ogrywać grę już na premierę Kolejne naboje Więc Poza tym ale naprawdę gra wygląda elegancko no, Oczywiście zwiedzamy znowu zamek po raz kolejny w tej serii Jak to było w czwórce no, W ogóle wiele jest nawiązań Właśnie z tego Z czwórki Jak tytułowa wioska, zamek nie w ogóle jednych rzeczy, nawet ten właśnie sprzedawca. Na każdym roku, roku, yy, dań, który się używa noża. Dobra, na każdym kroku będę oczywiście mówił o różnych nawiązaniach. Do czwórki. Trzy córki, Bella, Cassandra i Daniela to są trzy córki krowy Pani Dimitrescu Nic się nie dzieje Dobra, tutaj nic Chyba po nas, te drzwi też nie mogę pewnie otworzyć No tak, bo są nas zagrodzone Ale naprawdę gra wygląda ładnie już się nie mogę doczekać, jak w piątek będę ogrywał pełną wersję. Zamknięta do drugiej strony. 35 minut gry. Zyskakuje mi teraz właśnie osiągnięcia. Zdążymy chyba. Staram się zwiedzać jak najwięcej, ale jednocześnie też spieszyć. Mówiłem coś o detalach w tej grze, zobaczę, jak to wszystko wygląda. Naprawdę imponująco. W końcu gra śmiga na genialnym silniku graficznym, jeszcze bardziej zmodyfikowanym. Łu, otwarte z drugiej strony. A, to było to, dobra. Fajnie. Duże córkę nam porwali, więc dotarliśmy do wioski. A z wioski do zamku. Będziemy tropiąc sobie córki. Spileżanka, skąd się kojarzę? ten fragment tutaj to oczywiście też z tego z pierwszego, pierwszego dema, co było ekskluzywne na PlayStation 5. Niestety, no to i tak była tylko taka przechadzka i eksploracja, nie było jakiejś walki. I teraz mamy do czynienia z takim drugim demem. Wino Tutaj nie mogę tego oka użyć? pełno tego wina mogę w ogóle butelkę strzelić? Kurde, wytrzymałe te butelki mają w tej Rumunii Naprawdę Dobra, może trochę przyspieszę Nie wiem, może tu zamknięte Trochę bym się pospieszył, bo... Chcę jednak to demo skończyć Pewnie i tak czasu jeszcze trochę będzie jak to demo skończę Dobra to teraz tam bo już nie wiem gdzie byłem a gdzie nie byłem O tu mnie nie było tu jest to oko ok, można użyć to za chwilę Pełno tej amunicji Dobra użyjmy tego oka zatem tutaj No, szybko jest spiernicze. Co tutaj mamy? Jakąś notatkę z 9 czerwca 1958 roku. Szkoda, że po angielsku średnio rozumiem, co tam piszą. Kiepska sprawa. Tym brakiem spolszczenia. po raz pierwszy od wielu lat w tej serii jakaś muzyczka, słyszę jakąś muzyczkę. No, patrzcie kto tam jest, kurde jak ona jest wielka, nie? I ciekawe co by się stało jakbym podszedł. Czy ona by po prostu sobie poszła? Czy jednak ja mogłaby mnie zaatakować? Trzeba amunicję amunicja znowu. Co chwilę amunicja, a na razie zero walki. Ale walka oczywiście będzie. Zamknięta. Widzę, że Pani Lady Dimitrescu lubi sobie trochę popić czerwonego wina. Oczywiście z krwią dziewicy. Tam było jakieś notatce o krwi dziewicy. Czy właśnie o tym męską krew to chyba mieszałem z winem, czy coś takiego. Tutaj pamiętam, że jest zagadka. Musimy zrobić coś takiego. A jeszcze tutaj z tej strony. No i ładnie. Idziemy, zatem jakaś latarka by się przydała, bo tu jest tak ciemno. O, o tym właśnie mówię. 40 minut. No to mamy jeszcze 20 minut. Mam nadzieję, że zdążę. Nie lubię czegoś takiego jak presja czasowa. W ogóle głupota, żeby... Wersja demo miała jakiś limit. A shotguna to ja dopiero chyba tutaj zdobędę. Mam nadzieję. Ja się dziwiłem, że Shotgana. Ten. Nie mam, ale. Tutaj coś leży. Jakaś notatka. Pełno jakichś rzeczy. Tu nie mogę przejść. Jeszcze bym się cofnął tutaj. Nie pamiętam czy byłem. Chyba byłem. Dobra, co oni ludzie więzili w tych klatkach? Prawdopodobnie weszłem tu jeszcze raz, bo. Nie wiem, gdzie się zdobywało shotguna. -y. <Szysk> Nie mam pojęcia. Wow! No, przyznaję, trochę się wystraszyłem. Teraz też jestem trochę zaniepokojony. Bo mam tylko pistolet, to ja nie wiem, czy ja będę uciekał. Czy z nimi walczył? Kolejny dzwon. Bo chyba gdzieś tutaj też można było zrobić shotguna. jest większa sztuka złoma Nadal nie widzę tego Shotgun'a Tak się ten, tego Shotgun'a napaliłem No oni zaraz tam będą Gdzieś pewnie można było znaleźć tego Shotgun'a Ale pewnie przegapiłem no, Nie wiem, będzie sobie trzeba radzić Mam dwie apteczki nóż, umyć do szotgana. O, są przeciwnicy. Super. Wow. Wow. Idą z każdej strony. Jasny dźwięk. No ale trochę się wycofam. Jasny dźwięk. Ile was tu jest? Nie wiem czy ja z Wami wszystkim chcę walczyć Chyba, że Was poczęstuję tym Ale... Walnęło Bo nie żyje Można coś podnieść Proszę, powalczymy jednak z piciwikami O jednak oni tu mogą przyjść Dobra, ten pad. Ten... ten... teraz spadnie w ogóle ja lubię tych przeciwników Pełno tutaj tych monet można podnieść Łonie się żyje, zlapa mnie uciekań. Dobra, wpadł... aż krew pozostawił na tym. Tu znowu coś. Jakiś wisiorek na szyjnie, kto chyba należał do tej babki, wydaje mi się. A może nie, nie wiem. Co trochę amunicyjne, bo trochę akcyjnie bo jednak nieźle było całkiem fajnie, podobało mi się. Jestem znowu sztuka złomu. Tak jeszcze eksploruję to miejsce, bo tak wybiegłem. W panie co jak zobaczyłem Luki? jest. Ale nie wiem czy 45 minut dopiero. A. Tyle się dzieje, a czas jednak mi tak wolno idzie. Może zdążę jeszcze na jeden drugi raz No Tutaj jakiś będzie kluczyk potrzebny. Do jakiegoś miejsca. O, ciekaw jestem co to wszystko będzie znaczyło. Ło wow. Przyszła. Dobra, czekamy gdzieś. Which tools do you prefer? tym amunicie do gana, podnoszę tę amunicję o idzie. No i tak oto zakończyła się wersja demonstracyjna do Resident Evil Village, wersja druga demo, oczywiście poszło lepiej w 16 minut, udało się to przejść, więc trochę szybciej niż poprzednia wersja, tam chyba w 25 minut. Chciałbym to też pominąć, ale nie bardzo mogę.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 to Louisa's house, near the fields. Oh no! They're coming! Who is? What the hell was that? Stop shouting! You'll draw the monsters! Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense!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 Wykąds and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. Muszę gotta say I'm surprised you to you, now. you killed Mia. Now do me and finish the job. Dziękuję nam za grę. Ja też bardzo dziękuję, było fajnie, podobało mi się Bardzo fajne demko, tylko trochę krótkie i ta presa czasowa jest niepotrzebna Nie wiem kto wpadł na pomysł, żeby w ogóle wymyślać coś takiego Bo daty premiery, najpierw konsulowcy, najpierw Amerykanie, później Europejczycy I dopiero od wczoraj Demo dostanę wszyscy i to w dwóch wersjach właśnie W wioskę i zamyka w czasie, to najpierw może było Pierwszy weekend zagrać w demo w wiosce, a później dopiero właśnie w tym no w, w zamku więc dziwna trochę jest sprawa, pierwszy raz chyba w historii w ogóle gier jest coś takiego jak z tymi datami premiery w wersji demonstracyjnej, zamiast zdać jednocześnie jak to było w przypadku siedemki dwójki czy nawet trójki czy w ogóle innych gier no, widzę, że zostało mi jeszcze niecałe 14 minut, więc myślę, że sobie jeszcze tak prywatnie sobie pogram więc... No było fajnie, udało mi się ograć to demo, bardzo fajnie to demo wyglądało klimatycznie, graficznie wszystko hula, ładnie śmiga więc z zgarm nie będzie żadnego problemu z pełną wersją No i też optymalizacja, widzę, że też nie jest jakaś najgorsza 7K dobrze była zoptymalizowana, więc liczę, że ósemka też będzie, demo chodziło dobrze, zobaczymy jak będzie z pełną wersją mam nadzieję, że już w ten piątek co teraz będzie uda mi się nagrać, więc trzymajcie się i do następnego razu, cześć